Powiamy się, wystawiasz mnie, spotkanie, odwołujesz, pisze do ciebie, nie odpisujesz, lub nie masz czasu. Czy oszukujesz? Czego ty oczekujesz? Zastanów się, jak postępujesz, czego ty nie pojmujesz? Myślisz, że dominujesz. Przywdzisz i trujesz, myśląc, że coś zyskujesz Ty sobie nie myśl, że zrobię wszystko co chcesz Nie jestem twoją zabawką, wykorzystuj sobie kogo chcesz Zadawać się z tobą nie warto Jestem ze Jak zużyta zabawka, Ja w zaufam ci tak łatwo Nadzieje mi dałaś i tak wszystko zabrałaś Poznawać gdzie dalej nie warto